Migrenowe bóle głowy odnoszą się do pulsującego bólu, który dotyka tysiące ludzi na całym świecie. Występuje po jednej stronie głowy i może trwać dłużej niż się spodziewasz. Towarzyszą mu objawy takie jak wymioty, nudności, mrowienie w nogach i rękach, wrażliwość na światło i dźwięk, martwe pola i błyski światła. Przed zażyciem pigułek na receptę spróbuj rozwiązać ten problem w naturalny sposób. W tym celu mamy naturalne środki, które pomogą Ci trwale wyleczyć migreny. Sprawdź je. 1. Imbir. Imbir jest starym naturalnym lekarstwem na leczenie pospolitych migreny. Działa jako silny środek przeciwzapalny, który kontroluje produkcję prostaglandyn substancji chemicznych, które powodują skurcze mięśni. Ponadto zapobiega stanom zapalnym w naczyniach krwionośnych w mózgu i ma negatywny wpływ na hormony. Jak używać? Powinieneś wziąć świeże korzenie imbiru i dokładnie je wyczyścić. Przeżuwaj i nakładaj bezpośrednio na dotknięte obszary, aby uzyskać ulgę. Możesz również dodać imbir w herbacie, aby doświadczyć wszystkich korzyści z tego. 2. Kawa Kawa jest najskuteczniejszym sposobem leczenia migreny. Kawa zawiera kofeinę, która może blokować określone receptory i blokować naczynia krwionośne w mózgu odpowiedzialnym za migrenę. Jak używać? Zagotuj wodę przez kilka minut. Dodaj 1 łyżeczkę kawy i podgrzej przez 3 do 5 minut. Pij ten napój codziennie. Aby zwiększyć jego skuteczność dodaj kilka kropel cytryny. 3. Apple. Regularne spożywanie jabłek może zmniejszyć ryzyko wystąpienia objawów ataku migreny. Ponadto znacznie zmniejsza nasilenie migreny. Jak używać? Powinieneś wziąć świeże jabłka i wyeliminować nasiona. Dodaj je do swojej sokowirówki i dobrze wymieszaj. Pij go regularnie bez wysiłku. Jeśli nie lubisz soku jedz codziennie jabłka.